Odejmij ułamki i uprość wynik 8 osiemnastych minus 5 osiemnastych. Odejmowanie ułamków bardzo przypomina dodawanie. Jeśli ułamki mają ten sam mianownik, to mianownik wyniku będzie taki sam, czyli mianownik to 18. Licznik będzie równy różnicy pomiędzy licznikami, w tym przypadku 8 minus 5, czyli wynik to 3, 18. Ten wynik da się jednak uprościć, ponieważ i 3, i 18 dzielą się przez 3. Podzielmy obie przez 3. Dzielimy 3 przez 3 i dzielimy 18 przez 3. 3 dzielone przez 3 równa się 1. 18 dzielone przez 3 równa się 6, czyli wynik to 1 szósta. Narysujmy to teraz. Narysuję 18 równych części. Przedzam, że może wyjść trochę krzywo. Najpierw 6 części poziomych. 3 tutaj i 3 tutaj, razem 6 części. A teraz podzielę je na trzy kolumny, i już mamy 18 części. Zaznaczmy 8 osiemnastych: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 to jest 8/18. Mamy od tego odjąć 5/18. 1 2 3 4 5. Jedna, dwie, trzy, cztery, pięć. Ile części zostało? Zostały 3 części z 18. To te części. Zostały te 3 części spośród 18. Jeśli teraz z każdych trzech części zrobimy jeden większy kawałek, ile takich kawałków będziemy mieli? Tu jest 1. A gdzie są inne? Tu jest kolejny duży kawałek, tu jeszcze jeden i jeszcze jeden, jeszcze jeden i jeszcze jeden. Jeśli mamy osiemnaście części i połączymy je w kawałki po trzy będziemy mieli sześć takich kawałków. Widać, że każdy z tych rzędów jest jednym większym kawałkiem. Niebieski kawałek jest jednym z sześciu kawałków, a więc 3 osiemnaste to jest to samo co 1 szósta.